Nie zbliżaj się do mnie, będziesz na związek publiczny. Jako młody chłopak będziesz usunięty mieć fizycznie. Czego mnie nauczą w tym kraju? Proszę ci nie podchodzić do mnie ani wezmę, ani fizycznie. Zadaję to głośno, żeby się do nieba w to zrobić. Fajnie informuję o tym, który ty zwykle siódmy. Proszę cię założyć na przemówienie. Dlaczego Thank um. you.